Czy dializoterapia wyklucza z wykonywania zawodu kierowcy kategorii C i chodzi tutaj o osobę dializowaną trzy razy w tygodniu No, ponieważ nie mam doświadczenia akuratnie w chorobach nerek Nie badałem zbyt wielu kierowców z chorobami nerek, z niewydolnością nerek Przeczytam Ci po prostu przepis, troszeczkę zinterpretuję i decyzja na pewno będzie należała do lekarza uprawnionego do badań kierowców i w przypadku niewydolności nerek, jeżeli stopień zaawansowania choroby może stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W innych przypadkach niewydolności nerek można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana przeprowadza regularne, kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku, czyli warunek sine qua non, regularne, kontrolne badania lekarskie właściwe dla Twojego przypadku. I dodatkowy warunek dla kategorii zawodowych oceniając stan zdrowia osoby badanej uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie sytuacji kierowania pojazdami. Te ryzyka dodatkowe nie są za bardzo wymienione, natomiast tak na zdrowy rozum no, zawodowe prowadzenie pojazdów jest raczej dla osób naprawdę zdrowych. No, niewydolność nerek w dłuższej jakiejś perspektywie z reguły nie ulega wyleczeniu, nie ulega poprawie, także odradzam tutaj, jeżeli chcesz związać się z zawodem kierowcy, a masz tą przypadłość, tą bardzo przykrą przypadłość, no to raczej pomyśl o innym zawodzie. Jeżeli natomiast jesteś kierowcą, lub kierowcą zawodowym, yy, jesteś poddawany dializoterapii, masz niewydolność nerek, yy, napisz to yy, w komentarzu do tego wideo, jak wygląda twój przypadek, yy, jak często jesteś badany, jakie są praktyczne aspekty wykonywania zawodu kierowcy, czy bycia kierowcą, nawet amatorem, z niewydolnością Darek. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.